Był skromnym mechanikiem. A kim ty jesteś? Jestem tym, który strzeże spokoju bojaźliwych. Jestem opiekunem leniwych i patronem nietrzeźwych. Ale ja cię nie wołałam! Niech zachodniej kultury czciciele Abduli strzegą się wąsa kapitana Cebuli. Ludzie od ciebie... płakszą? <grym> <grym>